Zapytanie mojego widza Czy pojedynczy, nieprawidłowy parametr morfologii krwi może być przyczyną negatywnego orzeczenia dla kierowców? Chodzi o tzw. Tak NCV z angielskiego Min Corpuscular Volume Wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej W zasadzie zapytanie było tylko o ten parametr Natomiast dotyczy się to wszelakich innych wskaźników biochemicznych ale jakiś izolowanych, pojedynczych nieprawidłowych. Zapytanie mojego widza Witam, zostałem skierowany na badania lekarskie kierowców z powodu utraty prawa jazdy za alkohol. Badania lekarskie mam w piątek. Miałem dwa tygodnie przed wizytą w womp w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zrobić badania krwi Na szczęście G GTP mam w normie ALAD w normie, ASPAD w normie, glukoza też mam w normie I morfologia, wszystko w normie oprócz podwyższonego MCV Mam yy, 93,9 Natomiast przy normie od 79 do 92,2 I teraz moje pytanie czy z powodu tego podwyższonego MCV mogę mieć problem z pozytywnym orzeczeniem lekarskim? Wspomnę, że badania psychologiczne mam pozytywne Na marginesie dodam, że jestem osobą nienadużywającą alkoholu Po prostu wy wybryk mi się zdarzył pojedynczy Zagłówniarza. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam Skąd są te obawy mojego widza? Wydaje mi się, że wynikają one ze znanego lekarzom faktu i opisanego niestety w internecie, że wzrost średniej objętości krwinki czerwonej czy krwinek czerwonych występuje u 4% dorosłej populacji, ale z tego aż 65% jest związanych z nadużywaniem alkoholu. No, good news jest taki, że 35% nic nie ma wspólnego z nadużywaniem alkoholu, prawda? I pomimo tego, że w 65% ten parametr może, jakby to powiedzieć, występować u osób nadużywających alkohol, to niestety jako pojedynczy nie jest wykorzystywany w monitorowaniu abstynencji i nawrotów picia I wierz mi, przynajmniej na dzisiejszy stan wiedzy, nawet najlepszy marker biochemiczny, czy jakiś inny, podnoszący się, czy opadający przy piciu alkoholu nie powinien być brany pod uwagę jako pewna diagnoza bez oceny klinicznej pacjenta. Natomiast jest druga strona medalu, że wcale nie potrzeba żadnych parametrów biochemicznych badać, żeby sprawny lekarz, sprawny psycholog, mający doświadczenie z tego typu pacjentami bez, po zbadaniu nie, nie był w stanie ocenić, czy ktoś tam sobie lubi wypić, czy nawet jest uzależniony, czy nie. Także w tym przypadku za bardzo bym się nie obawiał, jeżeli nie ma innych objawów, innych symptomów, wskazujących na uzależnienie od alkoholu. No, jaki będzie konkretny wynik, jakie konkretne orzeczenie w przypadku tego kierowcy? No, tak szczerze mówiąc nie wiem. Opis przypadku jest bardzo niekompletny. Natomiast, jedno co wróży dobrze, jest jakieś tutaj świadome podejście do problemu. Ta osoba wyciągnęła wnioski. No i mam nadzieję, że przynajmniej w jej przypadku to się nie powtórzy Co jest ważne jeszcze przy badaniach w WOMP-ie Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy badaniach kierowców zajazdy po alkoholu udokumentowanie rocznego okresu abstynencji i szczególnie dotyczy to przypadków kiedy złapali Cię po raz kolejny czyli po raz drugi, po raz trzeci czy po raz któryś tam Prawda? Natomiast Uczciwie też powiem, że za pierwszym razem jest pewien kredyt zaufania no i jeżeli tej osobie zdarzyło się to po raz pierwszy, także być może to, co zrobiła do tej pory, wystarczy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli masz jakiś ciekawy przypadek, chcę, żebym go opisał, to po prostu daj komentarz do tego wideo jeżeli jest to coś ciekawego, mogącego zainteresować szersze grono moich widzów postaram się ten Twój przypadek przeanalizować, dać jakąś sensowną odpowiedź No i co więcej, do zobaczenia w moim kolejnym filmiku